Witam państwa Tym razem znalazłem notopis z dnia 15 grudnia 1980 roku co mogliśmy zjeść w restauracji Cyganeria Wrocław a mianowicie zupy fasolowa z makaronem 10 zł pieciorkowa z makaronem 11 zł krupnik na podrobach 6 zł kurczak w rosole z makaronem 22 zł dania, z drobiu i ryb kurczak pieczony pyzy ziemniaczane surówka z kiszonej kapusty fasolka konserwowa 44 złote kurczak po wiedeńsku pyzy ziemniaczane fasolka konserwowa 42 złote Antrykot skóry, pyzy ziemniaczane, pieczarki smażone, fasolka konserwowa, sałatka z papryki i ogórka, 65 zł. Kotlet de volaille, ziemniaki, pieczarki smażone, groszek konserwowy, surówka z kiszonej kapusty, 64 zł. pstrąg sauté, pyzy ziemniaczane, surówka z kiszonej kapusty, 50 zł. No tatenia sote. Pyzy ziemniaczane. Surówka z kiszonej kapusty. 27 zł. Filet z morszczuka panierowany. Pyzy ziemniaczane. Sałatka z papryki i ogórka 37 zł. Dania jarskie i półmięsne. Jajka sadzone. Makaron, surówka z kiszonej kapusty. 23 zł. O naturalny z cukrem 18 zł. Kasza greczana z sosem myśliwskim 17 zł. Pyzy ziemniaczane z sosem myśliwskim 21 zł. Pierogi z mięsem i tłuszczem 30 zł. Bigos popularny 32 zł. Kaszanka z cebulą 15 zł. Napoje gorące, kawa Extra Select, mała szklanka 11 zł, kawa Extra Select, duża szklanka 22 zł, herbata ekspresowa z cytryną 5 zł, herbata ekspresowa 4 zł. Dodatki do drugich dań, ziemniaki z wody z zieleniną. 7 zł 200 gram ziemniaki z tłuszczem zieleniną 200 gram 8 zł pyzy ziemniaczane 250 gram 9 zł pyzy ziemniaczane z tłuszczem 250 gram 11 zł sos myśliwski 100 gramów 12 zł kasza gryczana 200 gramów 5 zł ogórek konserwowy 100 gramów 9 zł makaron fabryczny 200 gramów 2 zł Groszek konserwowy 100 gramów 12 zł Fasolka konserwowa 100 gramów 9 zł Sałatka z papryki Sałatka z papryki i ogórka 100 gramów 9 zł Surówka z kieszanej kapusty 100 gramów 4 zł Pieczarki smażone 50 gramów 14 zł Chleb 100 gramów złotówka Pieprz naturalny 1 gram 1 zł Musztarda 30 gramów 1 zł Masło 20 gramów 3 zł Przekąski Jajko z chrzanem 13 zł Kurczak pieczony 20 zł Ser edamski 11 zł Seł gołda 22 zł Notatenia w marynacie 9 zł Notatenia sote 200 gramów 12 zł Pstrąg sote 100 gramów 35 zł Chwilet z morszczuka panierowany 160 gramów, 17 zł. Piecza... pieczarki marnowane. 50 gramów, 20 zł. Obiady 10% bonifikato. Fasolowa z makaronem. Pyzy ziemniaczane z sosem myśliwskim. 31 zł. Z bonifikato 28 zł podrobach. Notatenia sotepy, ziemniaczane, surówka z kiszonej kapusty. 33 zł. z bonifikatą. 30 złoty! Tak wtedy, żeśmy proszę Państwa jedli. Dużo, tanio i wesoło. Dziękuję bardzo i zapraszam na inne moje filmy. Do widzenia.